Wójcie w dupę już więcej zabierz, ku naszej krzywy nie grać. Wypierdalać, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju, krzywy nie daj, ty kurwa, wpadnie, się grać.